Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci, czy istnieje jakaś możliwość indywidualnego terminu wizyty lekarskiej ze mną, poza takimi typowymi dla pracy mojej przychodni we Wrocławiu i musisz wiedzieć, że normalnie pracuję od 15 do 17.30 Zacznę od zapytania mojego widza Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość, aby przyjął mnie Pan jutro rano, im wcześniej tym lepiej W rejestracji dowiedziałem się, że mogę przyjechać dopiero na 15.10 Natomiast, jedynym wolnym dniem w tygodniu jest piątek, od samego rana, gdzieś do godziny 14-15, czyli poza godzinami pracy pana przychodni. Chciałbym się również dowiedzieć, czy badania okulistyczne będą zrobione na miejscu. Właśnie z tego powodu dostałem czasowe prawo jazdy kategorii B na zaledwie 3 lata. I ostatnie pytanie, ile czasu trwają badania. O kosztach się dowiedziałem, że jest to 200 zł. Serdecznie pozdrawiam, Michał. Otóż musisz wiedzieć, że wszystkie takie indywidualne sprawy zgłaszaj na mojego maila pracuję w kilku miejscach i nie zawsze mam możliwość przyjęcia kogoś dodatkowo Natomiast po zapytaniu mailowym bardzo często jesteśmy w stanie wypracować jakieś wspólne rozwiązanie dogodny termin Natomiast, żebyś wiedział przy takich wizytach indywidualnych bezwzględnie wymagam od Ciebie punktualności bo często jest to bardzo króciutkie okienko czasowe pomiędzy jedną a drugą pracą pomiędzy przejazdem z jednej pracy do drugiej W ostateczności istnieje możliwość przyjęcia przez innego lekarza z mojej przychodni, ale wymaga to również indywidualnych ustaleń Ci lekarze też mają swoje jakieś zajęcia i to samo dotyczy się sobot, niedziel, świąt różnych czy innych dni wolnych od pracy Także na tym kończę mój osobisty mail to lekarz. Małpa Krasnicki powtarzam Lekarz małpa Krasnicki Na pocieszenie przeglądam skrzynkę dość często, mam tableta, odpowiadam na większość zapytań o badania. Zawsze coś tam jestem w stanie z Tobą konkretnego uzgodnić. Także mój Darek Kraśnicki Lekarz Medycyny Transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jeżeli nie jesteś moim widzem, już teraz zasubskrybuj. Mój kanał Lekarz Medycyny Pracy i korzyść masz z tego jedną zasadniczą, że wszystkie moje najnowsze filmy otrzymasz zaraz po ich ukazaniu się. Bye bye Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia